i ten, komu Syn zechce objawić. Jezus uwielbia swojego niebieskiego Ojca za to, że przez Niego, przez Syna, dokonał On dzieła objawienia ludziom swojej chwały. Jezus dziękuje za powierzoną Mu misję, za to, że stał się narzędziem w ręku Boga Ojca, przez które świat został zbawiony. Jak często jesteśmy wdzięczni Bogu, że uczynił nas narzędziami swojej woli? Czy dziękujemy Bogu za to, że objawił nam swoją wolę i że czyni nas zdolnymi do podążania za nią? Misja Jezusa nie była wcale łatwa. Przyjął On przecież na siebie niesprawiedliwy wyrok, aby własną śmiercią zgładzić grzechy całej ludzkości, a zatem także tych, którzy są Mu tak bardzo niewdzięczni, którzy Go nienawidzą i walczą z Nim. Skąd Jezus brał siłę do wypełnienia tak trudnego zadania? Z relacji z Ojcem. Tym, co uzdalnia nas, umacnia naszą siłę, daje odwagę i moc, jest relacja z naszym Ojcem w niebie. Chrześcijańska droga polega na wędrowaniu przez życie z Bogiem na budowaniu z Nim relacji bardzo ścisłych, wręcz intymnych. Bóg chce być dla mnie kimś najbliższym, bliższym niż rodzice, rodzeństwo, a nawet przyjaciel lub współmałżonek. Czy łączy mnie z Bogiem relacja głębokiej przyjaźni? Czy rozmawiam z Nim często? Czy powierzam Mu najskrytsze tajemnice serca? Czy wsłuchuje się również w Jego pragnienia?